Dostają często zapytania, być może i od Ciebie, o różne wady wzroku, jakieś choroby oczu. A pytający spodziewa się jakiejś konkretnej odpowiedzi, yy, najlepiej dla niego pozytywnej. Przy okazji niewiele o tym swoim schorzeniu pisze. W zasadzie dotyczy się to też innych schorzeń niż choroby oczu, ale yy, dla porządku skupię się tylko na yy, wzroku. I podam Ci sposób w jaki możesz upewnić się z bardzo dużym prawdopodobieństwem, że przejdziesz lub nie przejdziesz pozytywnie badanie wzroku na kierowcę, szczególnie zawodowego. Wiadomo, kategoria B to każdy tam praktycznie jeździć musi. Zacznę od typowego zapytania. Witam Panie Darku, opiszę swój przypadek, mam 23 lata i od urodzenia nie mam widzenia obuocznego, gdyż w dzieciństwie miałem przeprowadzony zabieg usunięcia zeza. Po 16 latach zespół wrócił, jestem tydzień po jego operacji. Noszę okulary korekcyjne plus 3,25 na obydwoje oczu. Moim marzeniem jest zostać kierowcą zawodowym. I przechodzi tutaj internauta do meritum sprawy: czy w świetle nowych przepisów na badania kierowców przejdę je pomyślnie i będę mógł zostać kierowcą zawodowym. Z góry dziękuję za odpowiedź. I tak myślałem, co z tym fantem zrobić, żeby nie tylko ten kierowca miał z tego jakiś pożytek. I postanowiłem w opisie do tego wideo umieścić link z rozporządzenia ministra zdrowia. Są tam takie szczegółowe warunki badania lekarskiego w zakresie narządu wzroku kierowców kliknij w ten link, możesz sobie ten materiał wydrukować, za dużo tam tego nie będzie. I masz dwie opcje. Możesz sam sobie tam pomyśleć i porównać swoją ostrość wzroku, czy choroby wzroku, które masz z tym, co jest napisane. Ale uczciwie sprawę przedstawiam, że język jest trochę profesjonalny, medyczny. I jeżeli chcesz tego bardziej profesjonalnego podejścia, to wydrukuj sobie ten dokument, pójść na badanie do lekarza okulisty i jednocześnie poproś go, żeby zbadał Cię według tego schematu, a jak już Cię zbada, to dał Ci jakąś swoją opinię i porównał to, co jest tam napisane z Twoim narządem wzroku. Najlepiej, żeby jakaś była opinia na koniec. Czy się nadajesz na tego kierowcę? czy nie nadajesz. I niestety stwierdzam to z całą stanowczością, że dopiero pełne badanie okulistyczne może coś wnieść, a nie jakieś moje takie opinie cząstkowe, szczególnie internetowe. No, tak uczciwie powiem, jest to bardziej wróżenie z fusów, niż jakaś, jakieś profesjonalne podejście do medycyny. I muszę ci to szczerze powiedzieć. Oczywiście, Yy, okulista nie jest od stwierdzania, czy będziesz kierowcą zawodowym, czy nie. Natomiast możesz mi przesłać skan tej oceny okulistycznej do konsultacji, yy, mojej konsultacji, oczywiście nie muszą być dane osobowe, nawet do niczego nie są potrzebne. Natomiast ta opinia okulistyczna, jeżeli masz mi ją wysłać, powinna zawierać kilka elementów, a mianowicie ocenę ostrości wzroku, wymaganą ewentualną korekcję, czyli w tym przypadku to u internauty było plus 3,25 u mnie jest minus 3. Widzenie obłoczne aczkolwiek już od nowego roku 2018 nie jest to warunkiem niezbędnym do zawodowego prowadzenia pojazdów. Oczywiście przechodzimy też do rozpoznawania barw. No i tutaj są takie jeszcze elementy pod tytułem widzenie zmierzchowe, wrażliwość na ośnienie oraz wrażliwość na kontrast. I te ostatnie są szczególnie ważne po wszelakich operacjach laserowych oczu i fakt, że te operacje poprawiają ostrość wzroku, nie musisz nosić okularów, ładniej wyglądasz, dziewczyny się za tobą mogą kręcić, natomiast, yy, no niestety są to jakieś tam nacięcia, rogówki i może to powodować problemy podczas jazdy nocnej. Szczególnie problemy z oślepieniem przez nadjeżdżające pojazdy. I jak będę miał tą konsultację, to z pewnością unikniemy takiej mało komfortowej dla mnie sytuacji, że nie będę ci mógł dać konkretnej odpowiedzi, bo od samego początku tak być nie mogło. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Jeżeli nie jesteś moim widzem, oczywiście zasubskrybujmy kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy. Obejrzyj kolejny filmik o badaniach kierowców. Natomiast, jeżeli przeszedłeś jakąś operację wzroku, jeżeli zostałeś kierowcą zawodowym pomimo braku widzenia obuocznego, czy z jakąś wadą wzroku, powiedz jak to twoje badanie wyglądało, zrób to w opisie do tego wideo, tak aby to pomogło trochę innym widzom, innym kierowcom, innym kandydatom na kierowców, szczególnie zawodowych jak Polska, długa i szeroka, spotykam się z różnymi op opiniami. Spotkałem się też z opinią okulistyczną, że on będzie badał według starych przepisów, no, bo jeszcze się z nowymi nie zapozna, pomimo że mój, mój widz yy, mu to, to rozporządzenie ministra zdrowia yy, pokazał. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia w kolejnym moim filmiku.